roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713. Otwieram 26 Sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich Radnych i zaproszonych gości, również Administrację Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i Pana Wójta oraz jednostek podporządkowanych. Proponowane jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 Radnych na dzisiejszej sesji jest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 Punkt 7. Interpelacje Radnych. Punkt 8. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za, na rok 2021. Punkt 9. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt 10. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Punkt 11. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt 12. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 13. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 14. Dyskusja. Punkt 15. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 26 przez 129 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchw uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Podpunkt 2. Uchwała nr 26 przez 130 przez 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Punkt 3. Uchwała nr 26 przez 131 przez 2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na, dwa, na rok 2021. Punkt 4. Uchwała nr 26 przez 132 przez 2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpunkt 5. Uchwała nr 26 przez 133 przez 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 6. Uchwała nr 26 przez 134 przez 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie na, w 2021 roku. Podpunkt 7. Uchwała nr 26 przez 135 przez 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Podpunkt 8. Uchwała nr 26 przez 136 przez 2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nadkoplańskiego parku w Tysiąclecia. Podpunkt 9. Uchwała nr 26 przez 137 przez 2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych gminy i Jeziora Wielkie. Podpunkt 10. Uchwała nr 26 przez 138 przez 2020 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Podpunkt 11. Uchwała nr 26 przez 169 przez 2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt szesnasty wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. odpowiedzi na zapytania. Punkt 18 zakończenie sesji. Punkt pierwszy jest zrealizowany otwarcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa przewodniczących jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na, 13 radnych, na 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, więc Rada jest ładna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Pana. Paweł Agnasa, czy przyjmuje Pan? Tak. Dziękuję bardzo. Podpunkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 25. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 25. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 6 października 2020 roku. Stwierdzam, że... Punkt 1. Protokół z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 8 stron maszyn i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swojej treści w usterek za nie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji.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 sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na XXV Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na 25 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 6 października 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 25 przez 128 przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy uchwała została zrealizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Kto z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt ósmy. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Yy, tutaj właśnie ten. Program do, obmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam tylko taką uwagę. Ta uchwała będzie wisiała na stronie BIP-owskiej. to proszę poprawić literówki i punkt i paragraf dziewiąty, to tam komuś ktoś się na zasadzie kopi w bo to źle świadczy o nas, którzy przyjmujemy taką uchwałę w imieniu i jaką otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Ten punkt właśnie też mieliśmy materiały przygotowane. Jeżeli Państwo radni mają jakieś pytania, a było to omówione na wspólnych komisjach Rady Gminy. Proszę bardzo, proszę bardzo Panie Witku. Szanowni Państwo, widzę, jest Pani Marlena. Miałem takie pytanie. W okresie teraz pandemii, automatycznie dzieci są niedożywione, prawda? To znaczy środki macie, częściowo zaoszczędzone. Rozumiem. Rozumiem, dziękuję uprzejmie. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś pytania tutaj do tego punktu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również został omówiony na wspólnych komisjach Rady Gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego? Do tego punktu. Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Tutaj również materiały zostały przeanalizowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli Państwo radni mają jakieś pytania, no ale nie mamy reprezentanta właśnie tutaj z, um, z Urzędu Pracy i, Nie widzę pytań, dziękuję. Punkt 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Ustaw z dnia 2020 roku pozycja 713 ze zmianami. Przedstawiam informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. Za rok 2019 zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załączonymi kserokopiami zeznań podatkowych PIT w ilości 14 kompletów w terminie do 31 maja 2020 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 8 lipca 2020 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do punktu 13. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Panie wójcie. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 20, 24h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ustawą będącą elementem tzw. tarczy antykresowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego mogły złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2019 rok plus ksero PIT został przekazany pismem z dnia 8 lipca 2020 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Drugi kompet oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że swej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Ponadto informuję, że złożono jedno oświadczenie majątkowe w marcu, miesiącu marcu 2020 roku dotyczące zakończenia pracy na stanowisku kierownika Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielkach Wielkich, które zostało przesłane do Urzędu Skarbowego w Mogilnie pismem 00 nr 6 2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku. Natomiast w dniu 22 lipca 2020 roku zostało złożone oświadczenie majątkowe rozpoczęcie pracy przez Prezesa Spółki Komunalnej w Jeziorach Wielkich, które zostało przesłane do Urzędu Skarbowego pismem 00 nr 8 2020 z dnia 22 lipca 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pani Medyno. Ja mam pytanie do Pana Buda. Panie Tak. W godzinie obok cmentarza nie tak dawno stał kontener, duża część osób była u mnie nie dziękować, chociaż ja powiedziałam, że to nie jest moja zasługa, tylko Pana Wójta. Tam do tego kontenera przykładano odzież, tekstylia, dlatego ten punkt był bardzo ważny dla osób. Stoją podobne kontenery koło przystanku, ale część mimo wszystko ludzi jest, no powiem, że czy wstydliwa, czy honorowa nie chce tam wkładać, a podjeżdżając skąd cmentarza, gdzie tam jest asfaltowy dojazd i podjeżdża na cmentarz i przy okazji wrzuca niepotrzebne odzież, buty i tym podobne rzeczy do tego kontenera, było fajnie oświetlone. Po co był również potrzebny, do czego jest również potrzebny i akurat tam, w tym miejscu, oprócz tej wstydliwości ludzi, bo te niepotrzebne tekstylia z domu nie wrzucały się do worka czarnego, które obciążały nas, mieszkańców, jeśli chodzi o odpady, bo wiadomo, te z tego czarnego, niesegregowanego są droższe. No, Skutek, trudno powiedzieć, czyj interwencji, bo domyślać się można różnych, został przeniesiony w inne miejsce. I znowu mam kolejki, bo tam mieszkam. Zrób coś, żeby było tam. W tym samym miejscu, gdzie był. Zaznaczam, że to jest cały teren gminny. Ja sprawdzałam u pana Mirka Osowskiego, żeby sprawdził dokładnie na mapie, czy chociaż części granicy nie wchodzimy na czyś teren. Okazało się, że nie, że był do tej pory na terenie gminnym. Teraz też jest na terenie gminnym, ale nie w tak dogodnym miejscu dla ludzi, którzy z tego korzystali. Co muszę dodać, że niekoniecznie to byli ludzie z Wójcina, ale z z terenu powiedzmy, że gminy, ci którzy korzystali, uczęszczali w jakieś tam materii na cmentarz. I mam przy okazji drugie pytanie. Na stronie Lubikowskiej Urzędu są zarządzenia Pana Wójta. Jest kilka zarządzeń, to znaczy pod numerami kilku zarządzeń jest czysta kartka, nic nie ma. Czy to czekają na jakieś późniejsze? Trudno im powiedzieć. Później mam pytanie do Pana Prezesa, ale to może, nie wiem, czy w tej części, czy później. Pani to może do Pana Prezesa wolne wnioski i zapytania, jeśli można. Dobrze, no, dziękuję. dziękuję. Pani Radna, jeżeli chodzi o kontener, powiem tak. Kontener został przeniesiony 20, może 30 metrów dalej odsunięty od cmentarza. Powiem Pani, że rzeczywiście byłem zdziwiony, bo uzgodnienia były inne z tą firmą, która ten kontenery stawiała no, przy cmentarzu, ten kontener trochę nie, nie wizerunkowo kiepsko wyglądał, że tak powiem. Ale ja że tak powiem no, nie, nie, nie zwracałem na to uwagi większej, dopiero po interwencji księdza i kilku osób, osób też mieszkańców, którzy mieli naprawdę byli wcześniej zbulwersowani tym, że kontener stoi przy samym wejściu na cmentarz. On został odsunięty też na nasz grunt 20, może, może 30 metrów dalej na do Pani posesji, w tym samym praktycznie miejscu, też oświetlonym. Więc jeżeli ktoś przyjedzie i będzie chciał wrzucić cokolwiek, tym bardziej to nie jest żadna wstydliwa rzecz wrzucić używaną odzież czy buty czy cokolwiek, a wizerunkowo wygląda to dużo lepiej, jeżeli chodzi o sam, sam cmentarz. Więc y, ja tu nie widzę żadnego problemu. Żadnej, y, część mieszkańców będzie, będzie na tym być może, że, że powinien stać przy cmentarzu, ale stoi przy obok cmentarza. Dla mnie wygląda y, ja jestem zadowolony, dla mnie wygląda lepiej i, i jak powiem, obrazowo, wizerunkowo y, dokładnie, dokładnie zgadzam się, zgadzam się z, z częścią mieszkańców, że w tym miejscu, które został Teraz spełnia to samą funkcję, nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o dostępność, a wygląda to lepiej. No Część osób ma No zawsze będziemy, pani co pani radna, zawsze będą osoby, którym coś się no będzie podobało i osoby, którym to coś się nie będzie podobało, no nie tak. mamy na to wpływu. Ale uważam, że w tym miejscu nawet jest lepiej, bo jeżeli ktoś będzie na cmentarzu. To też może, może powiem tak, przygląda się komuś, kto wrzuca tam, jeżeli ktoś jest wstydliwy, wrzuca wrzuca kontenera, a tam gdzie stoi, tam nikt nie zada na to uwagi. No, a tym bardziej, że Pani będzie miała nad tym nadzór, żeby ktoś nie zdemolował tego kontenera, więc myślę, że akurat lepiej. By no zdemolować. nie uważam, że wśród ludzi są tacy, którzy by demolowali, a jeśli chodzi o wizerunek, no to ja wiem, jakie rzeczy z cmentarza znajdują się w moim ogródku i wcale nie tak bliskim, proszę Pana. A widzę, biwancą od punktu siedzenia. Tak, ktoś Też mówię, że każdy, każdy ma swój punkt widzenia, więc będzie kilka to osób. I sugestia kilku osób, osób zaważyła na tym, że możemy teraz więcej na przykład płacić. Dzięki DŚŚCZEK. bardzo. No a odnośnie wzięcie. tych czesnych numerów zarządzeń? Nie. na stronie Rzykowskiej są zarządzenia. I na przykład jest zarządzenie numer 60, pod którym nic nie widnieje. To zarządzenie to akurat najprawdopodobniej, mi jest trudno, bo nie pamiętam, ale jest to najprawdopodobniej zarządzenie dotyczące y, udzielania informacji, spraw instrukcji, y, spraw niejawnych. I to zarządzenie jest w tej chwili przesłane do akceptacji y, odpowiednich służb i po ich akceptacji będzie y, y, y, wniesione w BIP. -a. Nie może być jak gdyby wcześniej nie możemy przesłać projektu. Kiedyś było można przesyłać projekty do akceptacji w tej chwili wysyła się tylko i wyłącznie już zarządzenie podpisane, dlatego jest ta uka. No na jeszcze starszych też jest kilka. No to na ma. pewno no, jest to, ta sama, to na bo pewno nie. jest ta sama sytuacja, że my czekamy za opinią odpowiednich instytucji, bo nie ma sensu, jeśli będą jakiekolwiek uwagi, żebyśmy. Yy, Wprowadzali później zmiany. Dlatego czekamy za tym, aż jakieś na pewno instytucje, któreś mają na wydać e, opinię, i wtedy wniesiemy, wprowadzimy to. No dobrze, bo widziałam starsze też jeszcze, czyste, czyste dzieje. bo to no, czego one dotyczą. To ta 60, to na pewno jest sprawniej. Ja mam takie pytanie w stosunku tutaj do pani Marleny. Ostatnio na komisji zadałem pytanie odnośnie osób 65, plus. mamy dziewiąty okres pandemii, pandemia się nasila. Także może pani przedstawi jakąś propozycję pomocy osobom? Może ile osób w ogóle na terenie gminy jest, ile wymaga pomocy, chociaż dostarczenie towarów, opieki. Bo pytanie się o infolinie takiej nie ma. Telefon jest ogólnodostępny yy, gops tak, No, jeśli chcecie państwo, to podam wam infolinię, jest porada psychologa, głośnie. Głośnie. Jest także w, głośnie. W, głośnie. można było z tego skorzystać oczywiście. Nie? Ale nic nie słyszę, panie Jurku, może głośniej. Ja głośniej, panie Jurku, bo ja nic nie słyszę. Pozwólcie państwo, że sobie tutaj zdejmę tę maseczkę, może nie zdejmę, ale obniżę, chodzi mi o pomoc osobom 65+. Ile takich osób w ogóle jest na terenie gminy? Ile wymaga pomocy? Bo nie wszyscy po prostu są w stanie dotrzeć zaopatrzenie bieżące, lekarz, inne potrzeby w ogóle. Już odpowiadam na pytanie. Około 20 października Ministerstwo Pracy i Rodziny E, wprowadziło ogólnopolski program, e, w skrócie mówiąc wspieraj seniora i gmina Jeziora Wielkie przystąpiła e, do realizacji tego programu. Została e, wprowadzona taka o, ogólnopolska infolinia, o której, e, że tak powiem codziennie, kilka razy dziennie e, mówią media. E, my również e, bodajże w, przed świętem zmarłych do wszystkich Państwa sołtysów wysłaliśmy informację w formie SMS-a z prośbą też o rozpropagowanie wśród swoich mieszkańców tej informacji. W ślad za tym moi pracownicy tutaj po uzgodnieniach z sołtysami i właściwie takiej naszej wiedzy na temat pewnych osób, środowisk docierają codziennie z taką ulotką. Ja tu mam duży, taki większy plakat, ale my mamy takie małe ulotki przygotowane z informacją, że można, można uzyskać taką pomoc od nas teraz lub w przyszłości. Dlatego, że uważam, że wszystko jest przed nami. Najgorsza sytuacja jest jeszcze według mnie, według naszej oceny przed nami. Jak to będzie wyglądało? Jeśli chodzi o, o to, że w przypadku takiej no, niedużej ilości osób będziemy to realizowali sami, czyli pracownicy w uzgodnieniach oczywiście telefonicznych, uzgodnieniach co do potrzeb, czyli krótko mówiąc, co jest potrzebne seniorowi, czy zakupy, czy leki, czy załatwienie jakichś spraw urzędowych, zapłacenie rachunków. Będziemy to wykonywać. Jeśli e, okaże się, że jest to niewystarczające to mamy do dyspozycji e, jeszcze e, naszą lokalną straż, mamy do dyspozycji Wojska Ochrony Terytorialnej, e, mamy możliwość zawarcia umów e, indywidualnych z e, osobami, e, które chciałyby, że tak powiem, zaangażować się w tą akcję. Więc tak to będzie wyglądało. W tej chwili, no nie chciałabym tutaj rzucać ilością, ale na dzień dzisiejszy takich zdiagnozowanych środowisk i tak dalej, które otrzymały informacje o takiej możliwości to myślę, że gdzieś 25 osób. My oczywiście jesteśmy włączeni w tą akcję ogólnopolską i, e, i poprzez nawet tą infolinię e, i numer telefonu też mamy jedno zgłoszenie. Bo to się odbywa tak, że e, senior może zadzwonić pod numer tam 22 505 11 11 i natychmiast właściwie w ciągu, bo żeśmy to testowali jak to działa, w ciągu 15 minut, bo mamy aplikację założoną, Otrzymujemy, otrzymujemy informacje co do danych, numerów telefonów i tak dalej, bo to też jakby było realizowane w tej pierwszej części związanej z epidemią, żeśmy tam dostarczali, w kilka przypadków było, jeżeli ktoś był w kwarantannie. Więc to, to, to, to tak wygląda na tą chwilę. Myślę, że damy radę, musimy dać radę. I tyle. Jeśli chodzi o ten program, to Pan mówi 65+, plus, tak do, dopowiem, że program jest 70+, plus, ale mogą być osoby młodsze, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to ośrodek ma podjąć decyzję, no znając oczywiście środowisko osoby i potrzeby. Możemy to robić również dla osób młodszych. Dziękuję uprzejmie. Celowo podaję 65, bo program ma 70+. Plus. Ale osoby, tutaj widzę niektóre na terenie gminy, 65 też wymagają. Wspomniała Pani o Straży Pożarnej. Ja prosiłem tutaj na ostatniej komisji Pana, który zajmuje się Strażą Pożarną, prosiłem o statut Straży Pożarnej. No ale dzisiaj jest sesja. Miałem otrzymać, nie otrzymałem. Nie wiem dlaczego. Jeśli można, Panie Przewodniczący, jest tutaj Pan Prezes. Panie, może? Później. Później? Później. Później? Jeśli można, proszę bardzo. Proszę. Kwestia statutu. Panie radny, pracownik, który zajmuje się m.in. strażą, jednostki są ochotnicze, są to organizacje pozarządowe. I jeżeli radny, czy ktokolwiek, czy jakaś inna osoba jest zainteresowana, statutem, jak on wygląda. Proszę zwrócić się do poszczególnych prezesów jednostek, bo tylko oni mogą to udostępnić. My nie mamy tego w swoich zasobach. Ale Pani Sekretarz, ja prosiłem o statut i ten Pan powiedział, że jest i prosiłem, żeby odwrotnie mi dostarczył. No niestety, no nie dostarczył i na tym zakończam ale po prostu radynowie. temat. Ja uważam, że nie możemy na ten no, temat, bo so, ja jeszcze raz pan powtarzam, że statut ma każda jednostka, ale my nie jesteśmy posiadaniu tego statutu jako Urząd Gminy i jeżeli pan chce go przejrzeć, zobaczyć, przeczytać, musi pan się z tą prośbą zwrócić do poszczególnych prezesów jednostek. Dobrze, pani sekretarz, ja się nie zwrócę z tego względu, że jest pracownik odpowiedzialny za to i prosiłbym, żeby te nie, nie statuty, może. nie może. Nie, bo my nie mamy tego, my nie mamy tego w swoich zasobach, to jest tylko i wyłącznie dokumentów, koordynuje pracę w poszczególnych jednostek. Ja nie widzę, no, no, a tym bardziej pani sekretarz, dzisiaj ustalamy tutaj wysokość wynagrodzeń strażaków, naprawdę. Chciałabym panu wyjaśnić jeszcze, że pracownik rozmawiał z prezesami jednostek i prezesie jednostek stwierdzili, że nie mają obowiązku przekazań nam takiego statutu. Jeśli radny czy jaka inna osoba jest zainteresowana, proszę jeszcze raz wskazuje zwrócić się do prezesów jednostek. No dziękuję. Bardzo. Odpowiedź mnie nie zadowala. Czy państwo radni jeszcze chcą zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przed punktem 15 projekty uchwał proponuję 10 minut przerwy. całej uchwały, czy tylko ja, jeżeli ja przeczytam tytuł i to będzie wszystko. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy uchwała nr 26 przez 129 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia wieloletniej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 26 przez 130 przez 2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 się wstrzymał radnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 3. Uchwała nr 26 przez 131 przez 2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt czwarty. Uchwała numer 26 przez 132 przez 2020 w sprawie przyjęcia realizacji projektu pod nazwą Kujasko-Pomorska Teleopieka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujasko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 5. Uchwała numer 26 przez 133 przez 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Państwo Radni, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 9 Radnych, 4 się jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała numer 26 przez 134 przez 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Państwo radni tutaj ustalenia na komisji. Prosiłbym o odczytanie tej uchwały. Momencik. Tutaj na ustaleniach na Komisjach Wspólnej, na Wspólnej Komisji Rady Gminy podejmowaliśmy Podjęliśmy stawkę za kwintal 50 zł. Czy tutaj są głosy? Państwo radni proponują 48 zł. Kto jest za przyjęciem 48 zł. za kwintal? Proszę o podniesienie ręki. Większość radnych jest za przyjęciem stawki 48 zł. za kwintal. Czy pani skarbnik mogłaby przeczytać teraz zmieniony uchwały?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 Na podstawie artykułu 18 ust. 1, artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713, artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1990. 84 roku o podatku rolnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 333, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się na terenie gminy Jeziora Wielkie średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Monitor Polski z dnia 20 października 2020 roku pozycja 982 z kwoty 58,55 zł za kwintal do kwoty 48 zł za 1 kwinta. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radni, przechodzimy do głosowania. Jeszcze mi się pokazało, że Pani nie zagłosowała. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, dwóch się wstrzymuje. Uchwała stawki, opłaty. przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 5 jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 26 przez 136 przez 2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały z województwa gojasko-pomorskiego w sprawie Narkotrańskiego Parku Ksiądzlecia. uchwały jest 12 radnych, jeden jest przeciw, uchwała została przyjęta. Podpunkt 9. Uchwała nr 26 przez 137 przez 2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Jeziora Wielkie. Przepraszam myślę, można? Proszę bardzo panie Jurku. Szanowni Państwo, po prostu Pan Wójt powiedział, że. Bez zastanowienia podnosimy rękę między innymi nad ekwiwalentem dla strażaków. Jestem przeciwny temu. Jesteśmy za podwyższeniem ekwiwalentu z tego względu, że jako gmina inwestujemy w nowy sprzęt: Jeden samochód, drugi samochód, łódź, poszczególne wyposażenie. Niech ci strażacy, niech ta OSP działa. Także jesteśmy za podniesieniem stawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały było trzynastu radnych, uchwała została przyjęta. Podpunkt 10. Uchwała nr 26 przez 138 przez 2020 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminy ewidencji zabytków. radni, przechodzimy do głosowania. 13 radnych jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 11. Uchwała nr 26 przez 139 przez 2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Jeziora Białek. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo Pani Halino. To była Pani pierwsza jako... spółki, nie dlatego, że... Pani Halinko, można by do mikrofonu bliżej, bo nie słychać. W ogóle słabo, obrady ci, że słychać. Byłam za powołaniem spółki, dlatego, że to jest coś nowego i wie, ja wierzę w ludzi i głosowałam za powołaniem spółki, nie dlatego, że wnosił o to Pan Wójt, tylko dlatego, że uważałam, że to jest dobre posunięcie. Jeśli chodzi o ludzi, póki co mam do nich zaufanie. Mam pytanie, no to może od jeszcze od dobrej strony. Przed świętami wszystkich świętych w takim gorącym okresie zadzwoniłam do Pana Prezesa z prośbą, by swoimi siłami, czyli siłami pracown jego pracowników wygosił fragment drogi gminnej, a i bardzo mu to dziękuję, chociaż to je, należy do jego obowiązków, ale zrobił to w ekspresowym terminie i bardzo dziękuję za podjęcie tego działania, bo no zrobił to w ciągu, w bardzo krótkim czasie, mimo, że na pewno miał tam napięty grafik. Teraz mam pytanie do Pana Prezesa, póki jestem. Na komisji Pan Wójt mówił, że będzie zatrudniony Pracownik z kategorią C i tak dalej z Biura Pracy. Ja jestem dosyć często w Biurze Pracy i na stronie Urzędu nie wisi podpisana jakakolwiek umowa na zatrudnienie człowieka bezrobotnego. A to takie pytanie do jak to jest z tym człowiekiem? Ewentualnie jakimkolwiek kandydatem. Chodzi mi o pozyskiwanie pieniędzy każdych, które są z zewnątrz. A teraz do Pana Wójta. Proszę Pana, ja uważam się za człowieka zdroworozsądkowego. Staram się dbać o finanse gminy, choćby ten kontener, jeśli włożylibyśmy tam tekstylia do kontenera, to tym samym nie wrzucimy do czarnych worków, tym samym jest, że tak powiem, tańszy odbiór, jeśli to tak można kolokwialnie nazwać, odbiór śmieci. I też nie głosuję, że tak powiem, bezmyślnie. Nad każdą uchwałą się zastanawiam i między komisją a sesją zdarza się wiele różnych rzeczy posiłkuję się opiniami wielu osób, nie zawsze biorę je w stu pod uwagę, ale staram się wysłuchiwać spojrzenia różnych innych osób i wtedy wypośrodkuję swoją opinię. Nie uważam, że jestem osobą wszechwiedzącą, ale staram się powiększać swój zasób wiadomości, korzystając z opinii różnych, różnych ludzi. Nikt mnie nie zmuszał być Radną. Wiedziałam, z czym to się wiąże. Na Komisji zastanawiałam się, co zrobić z ewentualnymi podwyżkami, jak zagłosować na ewentualne podwyżki podatków. Wiem, że nasza Gmina wiele zyskała, jeśli chodzi na przykład o drogi. Bardzo ważny element, ale w obecnym czasie kiedy stan pandemii idzie w górę niebezpiecznie, kiedy gospodarka trochę siada, nie mówię tego ze słyszenia, ale z autopsji, kiedy pomoc Państwa nie jest aż tak wielka, jak to się mówi w telewizji, kiedy wielu pracowników otrzymuje 80% wynagrodzenia, to uważam, że podwyżką w danym roku, chociaż jestem uważam, że gdyby nie było takiej sytuacji, jaka jest obecnie, to powinniśmy zagłosować za. Ale zdarzyło się tak, jak zdarzyło się, nie jest niczyją to winą i uważam, że nieludzkie byłoby, czy nieetyczne głosowanie w danej chwili za podwyżką. I dlatego taka była moja decyzja. Między Komisją a Sesją wiele osób wysłuchiwałam, Wiele różnych aspektów brałam pod uwagę i dlatego taka moja decyzja. Nie jest to decyzja przeciwko Panu, tylko taka uważam, że zdroworozsądkowa. Tak, można Panu za zasługę przypisać wiele dróg. Ja się cieszę, że ta droga w Ucini na osiedle w końcu powstała. No ale z drugiej strony nikt Pana nie zmuszał, żeby był Pan Wójtem. Wiedział Pan z czym to się wiąże. Póki co, na razie dziękujemy za to, co, panie, co Pan zrobił i uważam, że należy się denerwować, bo to trochę dla kondycji dobrze robi, tylko nie za dużo. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, czy Pan Prezes pierwszy ja odpowie na pytanie Pani Nie, to była taka uwaga do Pana Wójta, takie podziękowanie. Pytanie do, pan, do Pana Prezesa. Jeśli Pan chce, to można... Się to, Dziękuję. Dziękuję bardzo za miłe słowa Pani Radna. A ta druga, to zapytanie nie ma jeszcze, nie wisi, bo nie jest umowa podpisana z, jeszcze z nikim, bo chcemy umowę podpisać od stycznia, żeby, żeby zaoszczędzić też troszkę, i są prowadzone rozmowy. Było trzech, czy, trzy osoby przyszły z zapytaniami, no i ta jedna osoba chyba będzie wybrana, ale jeszcze się zastanawiamy, kto. Bo tam w urzędzie, przepraszam bardzo, nie jest tak, że idzie się i od ręki, są pieniądze na kupce, tam też są jakieś takie preliminarze i tak dalej, niekoniecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, proszę bardzo. A ja nie mówiłam, to nie było pytanie, to było takie stwierdzenie. A stwierdzenie, dobrze. To proszę bardzo, Pani jeśli można, szanowni państwo, po pierwsze takie pytanie, dlaczego system informacyjny tak gdzieś kiepsko działa? Czy od... po prostu, ja nie wiem, działa czy nie działa, bo co uchwała, po prostu przerwa. Kto jest za to odpowiedzialny? Panie no ale dobrze. Może przeciążenia internetowe Oby to było. Panie prezesie, krótko, zwięźdę. Prosiłem, żeby pan przybył na sesję. Nie zadałem pytania odnośnie podwyżki tutaj nieczystości w roku przyszłym. Jak daleko Państwo przygotowani jesteście do odbioru? Jak daleko jesteście Państwo przygotowani ze sprzętem do odbioru nieczystości jako spółka? To znaczy z dniem 1 stycznia, rozumiem pana wypowiedzi, możecie przystąpić do odbioru, tak? Eee, to znaczy przetargu nie będzie na odbiór nieczystości, panie wójcie, tak? Dobrze, dziękuję. Jestem wdzięczny za to, że przystąpiliście i będziecie to odbierać. Drugie pytanie, tutaj przytoczę wypowiedź pana wójta na komisji. Składane są projekty przez spółkę. Gdzie i kiedy? Do jakich instytucji? Panie ja, wykonywane są projekty na, na Ja przy, przepraszam, ja s, przytoczyłem pana słowa. Składane ja, są projekty na Panie Wójcie, może tutaj Pan tutaj, Pan Maciej. To rozumie w tym sensie, tak? Czy w ogóle do instytucji, jak Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewody składacie projekty? Czy macie zamiar o w ten sposób, bo to dopiero jest okres działalności ile? 6 miesięcy, 8 dzieloć? Oprócz tego, no dobrze, ale niech w tym. Te... Rozumiem, jeśli chodzi o pozwolenie, Pan mówi w ten sensie teraz do Wiosiu, do Urzędu Marszałkowskiego i tak dalej. No, wtrzymam Pana za słowo, że z dniem 1 stycznia przyszłego roku ruszycie. Widzę, sprzęt jako taki teraz macie, jeśli chodzi o wykonanie, tam koleżanka wspomniała o poboczach, terminowo ładnie wykaszane są. Nie powiem, że nie, bo na skutek interwencji sołtysa, czy obojętnie radnego, Państwo to wykonujecie. Wdzięczny jestem za po prostu poprawę wody w ujęciu Kościeżki, która zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego no, została dopuszczona do użytkowania bez ograniczeń, bez przygotowań, bo tam walczyliśmy chyba, Panie Wójcie, trzy lata z tym. aby po prostu ta jakość była na bieżąco między innymi Kościeżki, Jeziora Wielkie, Gaj. To jest, to jest priorytet, z tego względu, że woda, zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze. Życzę Panu powodzenia w tej działalności. No i spotkamy się po roku działalności. No miejmy nadzieję, że Pan przedstawi nam zakres, który Pan prac wykonał, który po prostu Sprawa Finansowa zostanie przedstawiona w stosunku do działalności Pańskiej i wszystkich Pana pracowników spółki. Dziękuję uprzejmie. Panie Pawle, proszę bardzo. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie, czy droga Jeziora Wielkie lub Stowek już jest oddana? Jeziora Wielkie lub oddana. Bo ja mam takie uwagi, jechał Pan tą drogą, te pobocza to są tak tam zrobione. Strasznie ta droga jest wysoko podniesiona i bardzo wąskie są te pobocza. Tam dwa samochody osobowe, a ciągnik ma bardzo ciężko. Dlaczego takie wąskie te pobocza są zrobione i są bardzo słabo utwardzone, ubite? Ja tam się mijałem teraz w zeszłym tygodniu ciągnikiem z przyczepą z samochodem i miałem problem, bo tam po prostu jest strach zjechać na to pobocze. Panie Wójcie, można do mikrofonu? W niektórych miejscach pas drogowy gminny ma 2,90. A my zrobiliśmy drogę 3 metrową, więc... Nie, nie, tylko mi chodzi o jedną rzecz inną. Te pobocza, jeżeli by było tak wyprofilowane z ukosa... Musieliśmy doziadnić z tego względu, że były odwierty, wykonywane projektem, wykonał odwierty. odwierty I tych odwierty wykonał chyba z 20, ile pamiętam. Co rzadko się zdarza, żeby projektanci wykonywali odwierty i sprawdzali jaka jest nawierzchnia. odwierty wykonał. W niektórych miejscach trzeba było więcej, bo nie było podbudowy dobrej, żeby ta droga wytrzymała, a w niektórych nie. Co więcej, w jest tak zyskowany, to patrzyłem na drogę Ham, no, pod kątem niestety y, będę rozmawiał jeszcze y, z firmą o tym, aby było nie spodziewałem się, że aż tych, tyle będą musieli doziariać. No bo właśnie to się zrobiło strasznie wysoko. I teraz przy wymijaniu, ona się staje niebezpieczna ta droga, bo jeżeli ktoś było nawet 30 metrów to a jeżeli chodzi o szerokość oboczy, to powiem pan, że nie było możliwości. W niektórych miejscach oczywiście mogliśmy tam drogi metrowe, ale nie ma sensu, bo w niektórych miejscach nie ma problemu by się minąć, w niektórych, ale w większości, w większości nawet nie mieliśmy gruntu 3-metrowego, musi pan zrozumieć, że no ja, ja wiem, ale Mówiliśmy tam... Drogi w postaci istniejącym, ale, ale no nie mogliśmy zrobić takiej, takiej drogi na górtach rolniczych czy nie naszych, no, bo to się wyglądało z wykupami, tak dalej, tak dalej. To procedura no i procedura długo by trwała. No, Mówi pan, pan co, jeszcze ktoś roli by się zgodził, to było ogólnie nie zrobiliśmy by, tej drogi. Pewnie tak to się skończyło, bo ktoś by się ktoś że nie stworzył w tak, bo tak często bywa. I to by mógł być wtedy blokada, w postaci istniejącym. 3 metry czy tak uśrednili tą drogę. My wydaje mi się, że to tam jest wystarczająca kwestia tego, tylko... Tylko mi chodzi o te pobocza, żeby bardziej złapać profil. Z czasem, z czasem taka sama sytuacja była w Szkodzie, gdy te pobocza były wysokie, ale z czasem rolnicy i samochody rozjeździły, że ona była bardziej łagodna i to wyglądało inaczej. No i tak z, z, z, z, z po prostu skorów uformowali te pobocze, tak by to w miarę wyglądało, ale one z czasem i tak wiądzie, w Sądzie w Zawuniu zostali zamoconych terenowników ziemią też czy oranę, to, to się równa. Aczkolwiek do rynku, w takim miejscach gdzie rzeczywiście jest wysoko. Aby panowie coś tam dorzucili, to no najgorszy odcinek za lasem. Tam praktycznie do Pana, do zakrętu, do Pana Krześciński. Tam na tym tam zakręcie, jest strasznie wysoko. Tam jest najgorszy, ale tam jest największa to terenu. Nie wiem, czy firma się zgodzi, żeby to Zobaczymy, będę rozmawiał z nimi, ale no, tak jaka ta projekty. I niestety, no, Powiem Panu tak, że, że z tą drogą, nie tylko z tą drogą, to, to mamy małe, małe popoty, bo w niektórych, niektórych, yy, okazuje się, że na niektórych drogach mamy częściowo 4 metry, metra, w niektórych miejscach mamy 2,5 metra i to będzie duży popot z tymi drogami, które nie są uregulowane pod instan, e, żebyśmy chcieli tą sytuację uregulować. I, i kiedy kupowaliście na tych drogach, mamy takie dróg, sporo teraz zostały powiem Panu, że na pewno bez filaru to się nie w ogóle nie drog, Więc ja się cieszę, że dopóki są do... to problemy, to robić. A jak nie będzie ten będzie, będzie, będzie, będzie to w ogóle byśmy nie trabili, Bo tak nie, nie Ja nie mam trafili. jeszcze jedno pytanie: bo kiedyś rozmawialiśmy, że kiedyś w przyszłości droga z Rzeszyna do jezior, tam jest teren, las jest na terenie, nie jest własnością gminy droga, tylko lasów państwowych. Czy coś w tej dziedzinie jest robione, żeby przejąć to? Bo jeżeli byśmy występowali jakieś dofinansowania, to nie ma szans, jeżeli nie jesteśmy właścicielem drogi. Panie radny, taki dróg mamy trzy lub cztery i cały czas wysłałem pismo i tą sytuację, w którym załatwiamy w trakcie jesteśmy cały czas wysyłania pism i nawet nawet byłem na spotkanie też z dyrektorem generalnym grup Krajowych Diałtośka w Bydgoszty, gdzie udało mi się załatwić samego drugwina, przyłączenie włączenie do, do, do drogi krajowej gdzie praktycznie to było nieosiągalne, ale wreszcie wymyślili taki kompromis i, i uda się nam na to włączenie sześciometrowe sobie wykonać. Yy, Także no, wszyscy mówili, że nie da się załatwić, a tak okazało się, jak człowiek, który tam był akurat detektorem, całe się to w i poczuł mi pomysł, to jest rozwiązanie najprostsze, najszybsze, najszybcieczniejsze. udało się to załatwić. A jeżeli chodzi o pozostałe drogi, to jest jeszcze w to nie jest takie proste, bo to jest inaczej, i osoby prywatne. I, no i różnie, a w niektórych miejscach okazało, że droga w ogóle idzie w innym miejscu. W ogóle w innym miejscu 20 metrów czy 30 niż powinna iść. Czyli w sensie, że zakręt nie jest jakiś jest w miejscu, to nie jest takie proste, ale będziemy rozmawiać yy, też yy, z rolnikami o tym. Że, że, ja mówię tu, żeby po prostu jakieś procedury rozpocząć, bo to trwa i później czas, chodzi tu szczególnie mi o tą, tą drogę. Ja że, że z drogę, I się okazało, że... No, I wyszło wtedy piastki, jak to, jak to robicie, górę, no tam, właśnie tutaj na tej drodze na drodze też, o ile pamiętam, rzeszynek, stówek tam po Pana różanych, tele takich odkładek taki, też, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy, tak, że pisma są wysyłane. Tylko będziemy się spotykać na z tym, że będziemy które będą mogły nam pomóc w jakiś sposób. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Dobra, Proszę bardzo, Pani Halino. W tamtym roku we wrześniu wyszła ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. To jest ta e, ustawa, która mówi o tych e, napisach e, na nagraniu z komisji. I również ta ustawa mówi o usuwaniu barier architektonicznych. Jak się ma mm, do tej ustawy e, świeżo wyremontowana świetlica w narzeczynie e, brak podjazdu i wąskie drzwi do łazienki? Pani Radna, to drzwi i łażynki teraz nie są wąskie, bo one mają są 90 i 60 mają prześwitu, a 75 jest wymagane, bo jak powiem tam wózek i 75 lub 70. Więc tam w i akurat akurat podjedzie. z tego powiedzenia, a podjazd, podjazd chcemy wykonać, chcemy wykonać w chcemy wykonać z, z boku to, to, to wejście, aby te osoby, które tak powiem, korzystają, Korzystają z tych y, świadczeń, które by chciały, y, wydawane żywności mogły tam wjechać, a także tak bardziej wydaje mi się, spokojniej i lepszy punkt na to, aby, aby taki podjazd był nam, przez który będą mogli wjechać do sali bez problemu, bo tam są środki już nie będzie tak wyglądały. Także y, no będziemy, będziemy do tego podchodzić, niech zresztą od razu wreszcie, tak. Proszę bardzo, pani Jaciu. A co ze zmianami granic administracyjnych, jeżeli chodzi o przyjeździe, że coś się dzieje ze strony strzelna, czy, czy cisza? Pani radna, jesteśmy w trakcie akurat, będziemy teraz y, wysyłać dokumentację do, do starostwa i do burmistrza. To zobaczymy, do tego co o strzelną konsultacje się prowadziło. Pojarzę teraz na spotkanie do burmistrza i może do dopytam dopyta, dopyta, jak sytuacja wygląda. No, zakładam, że z tego co wiem, z tych informacji, które otrzymałem, to no, jest, akurat mieszkańcy gminy zszedł, no, nie są przychylni nastawieni do tego, aby to część tej nam przekazać. Nie trafiają argumenty, że dzisiejsze że kiedyś było nasze, czyli administrowane przez nas, budowane przez nas itd. Tak tak no, zobaczymy, no i tak, i tak ostateczna decyzja należy na do ministra. Więc zobaczymy, czy zobaczymy. Ale procedura ta jest wprowadzana. Myślę, że do końca marca, gdzie, gdzie nas termin, aby złożyć do ministerstwa całą dokumentację, zdążymy się wyrobić. No przez tego koronawirusa troszeczkę nam się wszystko opóźnia, ale no, mam nadzieję, że, że wyrobimy się i złożymy tę dokumentację. Ale to jest tych, tych papierkowych spraw, to, to naprawdę jest sporo. Nawet nie spodziewałem się, że tego tyle tego, tego, tego, tego będziemy potrzebować. No ale my, myślę, że dobrze, że damy radę się zrobić i wtedy no tak nie będzie zależnie od tego, jaka będzie decyzja mieszkańców czy Rady Gminy w strzelnie no ministerstwo rozpatruje wniosek nie i wtedy, no, wtedy będzie. Okej, okay, dziękuję. Proszę bardzo, panie Marku. Panie Wójcie, pana wypowiedzi trochę nie na miejscu, bo wspomnienie o pokrawieństwie. Skoro już pan zaczął. Bo mi nie chodzi tylko o mojego szwagra, jak pan powiedział, tylko mi chodzi o pracowników wszystkich, spółki, bo rozmawiałem wczoraj też z jednym, on nie wie, co będzie z nim po nowym roku, czy dostaną czy nie dostaną, oni są niepewni, a po drugie, dał pan bratu pracę, i my się nie możemy dowiedzieć, co on robi, ostatnio na komisji pytałem się, czym zajmuje się kierowca, dopóki nie jeździ, to pan powiedział, że pracuje, to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, my chcemy, wiedzieć, no jest przyjęty, jest zatrudniony w spółce, jego miejscem pracy jest spółka, chyba, że działa gdzieś w terenie, ale mi się wydaje, że nie działa w terenie, bo go nikt, nikt, nikt, nie widzi, żadnych pracowników, gdzie on pracuje. Także no, coś tutaj jest nie tak. A ja się nie martwię tylko o szwagra, bo ja wiem, że szwagier sobie da radę, tylko mi chodzi o wszystkich pracowników. Ja rozmawiam z, ki z kilkoma, bo ja teraz jestem w terenie praktycznie i z wszystkimi rozmawiam. I a ta spółka to nie jest wcale taki klarowny wymysł. Bo już wszyscy widzą, co się zaczyna działać. Są, są dwa samochody. Jeden widzimy, a drugi nie wiadomo, w jakim stanie przyjechał, jak on wygląda, kiedy będzie oddany do użytku i co przy nim trzeba zrobić, jak długo to będzie trwało, może do stycznia. Tak, tak ludzie, tak ludzie, jak rozmawiam, tak wszyscy mówią, bo nikt tego nie Panie wie. Radny, czy, czy to rzeczywiście będzie klarowny i teraz, czy nie, to pozwólmy, że ocenimy to za rok, no. na dwa. Na to są pewne nakłady i to nie, jest, nie są yy, tak małe pieniądze, które, które musimy złożyć. Ja widzę już zyski z tego względu, że nawet jeżeli byśmy tej spółki jeszcze w tym roku czy w przyszłym dołożyli jakieś pieniądze, a w perspektywie dwóch, trzech lat będzie wznosiła zyski, a to jest nieuniknione, że niestety, żeby coś wyciągnąć, trzeba najpierw coś złożyć. Ja uważam, że już są oszczędności i to niemałe. Yy, na szczęście nikogo nie musieliśmy zwalniać, nikogo nikogo, pan prezes mam nadzieję, że nie ma zwalniać chyba że ktoś nie będzie chciał pracować, no to ma prawo, ma prawo nie, podjąć, nie podjąć pracy. Yy, tak jak mówiliśmy, wynagrodzenia pracownicze, jeżeli chodzi o średnio-miesięczne wynagrodzenie, na pewno będą niszczyć w tej czyli uposażenie pracowników pracowników na pewno się nie obniży yy, tego co wiem, to umowy pan krewes będzie podpisywał w grudniu. Yy, pod koniec, pod koniec, listopada chyba jakieś spotkanie panuje z tego, co się z patrownikami, muszę wszystko wyjaśnić. Podział obowiązków, czyli przydział pracowników do, do obowiązków. I będą pracownicy mieli czas na to, aby się określić, czy chcą podjąć pracę, czy nie chcą, czy podpiszą umowę, czy nie podpiszą. Z tego względu, że no, też musi być jakiś okres, aby się każdy mógł zastanowić nad tym, bo podejrzewam, że, że no, zakres czynności na pewno się zmieni w niektórych patrowników, to, podejrzewam, że wszystkich, bo o, z tego co wiem, to w żadnej nie ma y, zakresu czynności y, wszyśle określonego, tylko wszyscy pracownicy robią wszystko, co trzeba. Jak rozmawiałem z prezesami i tak to musi funkcjonować. Każdy z prezesów powiedział tak i z że pracownik musi umieć praktycznie wszystko. Jeżeli ktoś pójdzie na chorobowe, zbadnie, to druga osoba musi umieć zastąpić. To nie będzie tak wyglądało jak teraz, że, że powiedzmy to, Będą, były, były te trzynastki, były czternastki, były, były, bo o to mówię, z tego co wiem, to się rozchodzi pracownikom. Więc ja powiedziałem, że te trzynastki będą w wynagrodzenie. I, I to średnie, roce, średnie miesiące wynagrodzenia będzie osiągnął to samo, co mieli w stosunku do rocznym łącznie z tymi trzynastkami nagrodami, więc żadnych księgów nie będą mieli. Zaznaczałem na spotkaniach z pracownikami, zanim, zanim został prezes w ogóle, wyłoniony, bo, bo wcześniej rozmawiałem z patronikami, gdzie żaden z patroników nie chciał dostać prezesem, no bo to jest odpowiedzialność i to nie mamy. I trzeba przede wszystkim rządzić swoimi kolegami, a to też nie jest łatwe. Też nie jest łatwe, aby rządzić kolegami, tym bardziej wykazywać, wykazywać się tak powiem, no, jeszcze kreatywnością i, i wymagać więcej niż do tej pory. A tak to będzie prawdopodobnie wyglądało. Z tego względu, że tak mówię, no, do tej pory, do tej pory każdy był wiedział zakres czynności był określony i, i też powiem Panu, że nie podobało mi się to, że jak prosiłem, aby pracownicy, którzy mogli mieć czas, wykonali jakąś inną, drobną pracę, to też spotykają się z, z takimi uwagami, że ale to nie leży w mojej czynności. No, Teraz będzie trochę lepiej wyglądało, bo tego zakresu trudności ściśle nie będzie określonego. Prezes będzie wydawał dyspozycji, będą, będą, będą osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. Myślę, że to jest, będzie lepszym i rzeczywiście właściwym, ale jeśli chodzi o, o to finansowanie, czy tego prognozowanie, czy to przyniesie efekty, czy nie przyniesie, no to musimy poczekać. I ja myślę, że, że będziemy robić wszystko, aby te efekty były były zauważalne, a przede wszystkim chodzi mi o to, aby, aby w, w szerefie, jak na, na stopniu, samo się finansowała i żebyśmy y, wspomagali tych mieszkańców, czyli mieszkańców odmierkani, niż, niż, niż by mogli mieć, gdyby firma zewnętrzna odbierała odpady i tak dalej dalej. Z tego co wiem, będzie utworzona brygada remontowa, która będzie mogła wykonywać pracę remontową na terenie gminy. Y, i zlepszone przez gminę, nie tylko przez gminę, te te nam uciekają też na zewnątrz. Z tymi wykonawcami jest jak jest, więc myślę, że, myślę, że, że to będzie to będzie miało jakiś tam yy, dla, dla, dla mieszkańców gminy jakby dla gminy lepszy yy, efekt finansowy finalnie. Yy, ma Pan rację. Ma Pan rację, że, że, że rzeczywiście został zatrudniony budżet yy, na stanowisku kierowcy i yy, yy, z tego co wiem i nawet dzisiaj widziałem, to pracuje i to pracuje yy, ciężko. Może Pan może Pan informacji u pracowników Zakładu Komunalnego, którzy byli i widzieli tę jego pracę. A szkoda, szkoda że, że Prezes źle pomyślał, bo mógł jeszcze kogoś z pracowników, zakładu, dać do, karpomu, do pomocy, który akurat, akurat yy, temu kierowcy, to by może zrozumiał o co chodzi w tej pracy, bo jeżeli ktoś z boku patrzy, to, to inaczej wygląda. A myślę, że jeżeli chodzi o samochód, który kupiliśmy i ten drugi samochód, którego Pan nie widział, Chociaż Pan go zobaczy, pewnie finalnie będzie odbierał odpady. Kupiliśmy go taniej, taniej ten samochód, bo nie byliśmy w stanie dać 150-160 czy tysięcy za samochód, który by, tak powiem, no był idealny. Chociaż to i, tak, i tak nie byłby samochód idealny, bo zawsze trzeba to sprawdzić. Ten samochód akurat jest technicznie y, sprawny w 100% bardzo dobrym stanie technicznym, ale wizualnie troszeczkę jest podrapany, troszeczkę, troszeczkę trzeba go odnowić, opony wymienić, przejrzeć, także, także akurat troszeczkę pracy w tym samochodzie, bo to jest spory samochód jest, troszeczkę rozbierania, spadania i tak dalej się nie będzie. Myślę, że Pan Prezes przemyśli to i skieruje tam do pomocy jeszcze jednego pracownika, bo, bo to nie jest łatwa praca, a czas goni, Szy. na który będzie, będzie zimno, przymrozki, więc więc dobrze było, gdyby ktoś tam yy, się też, też yy, yy, troszeczkę zaangażował w tą pracę i pomógł to przygotować. No myślę, że większość zadań, które, które realizowane są przez lub yy, będą przez spółkę, to yy, Pan Prezes będzie ze mną, ze mną analizował i dyskutował na temat tych, tych wszystkich yy, zadań, ale większość decyzji będzie spadła jeszcze na barki Prezesa, a zwłaszcza decyzji, jeżeli chodzi o nie, przydział obowiązków, poszczególnym pracownikom, z tego co wiem, to prezes, Pan Prezes się przygląda y, osobom, które, które mogłyby y, y, y, jakie czynności wykonywać. Ja powiem, że no, też nie mam do końca, do końca wiedzy, jak to, jak to wygląda. Umowy będą, niech Pan się o to nie martw, pracownicy są bezpieczni. No chyba, że też nie podejmie pracy, no. to już nie podejmie pracy, bo dużych powodów stwierdzi, że no nie opłatą, muszę za te pieniądze, chociaż jak, jak mówię, powtarzam to, przy państwu, przy państwu radnych, że jeżeli chodzi o średnio miesięczne wynagrodzenia nikt nie będzie pokrzywdzony, a nawet uważam, że osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne brygady będą miały więcej niż miały do tej pory. Więc nie wiem czego się, czego się pracownicy boją, naprawdę nie wiem czego się boją. Dlatego dlaczego jest taki raban. Jeżeli, jeżeli te osoby powiedzmy, no, w użyciu nie podejmą tej pracy, powiem panu tak, że Odkąd już yy, rozeszła się że jest złożona spółka komunalna, że będą złożone różne brygady remontowe i tak jest sznur telefonów. Sznur telefonów osób, które chciałyby pracować, czy przy odbiorze, czy przy remontach, czy przy czymkolwiek, yy, bo no, nie oszukujmy się, spółka jednak będzie płaciła od wynagrodzenia ZUS, yy, tak jak powinno to wyglądać, czyli od uposażenia, będzie odładzona stawka, a nie od najniższej krajowej. Więc wiele osób, gdzie pracują, są osób prywatnych do firmach różnych, hmm, pracują za najbliższą krajową, a resztą tam do ręki I tak to wygląda. Niestety tak, tak wygląda sytuacja na rynku pracy i wiele osób chce i niektóre osoby po kilku, kilka razy do mnie dzwoniły, kontaktowały się z prezesem zresztą też, hmm, że chciały pracować w spółce. I nawet, nawet jeżeli, jeżeli było, było powiedziane, że będą jakieś tam wykonywane usługi budowlane czyli przetargi i tak dalej. Oni się na to piszą na to, przyjdą do pracy, bo każdy chce pracować 8 godzin, a nie 12 godzin. Więc yy, myślę, że, myślę, że z tymi pracownikami nie będzie problemu większego. Aczkolwiek jak mówię, że ci co są, nikt jest ten poprzedzony. W większość osób odeszła na emeryturę dostała odprawy. I nie ma, nie, nie było rzeczy tak obiecałem, że przez ten rok będzie taka sama sytuacja z tym i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy problemów nikogo, nie zwolniliśmy, nie mamy żadnych problemów. Osoby są zadowolone, także jeżeli chodzi o same, same finanse, to nic się nie zmieniło. Mieliśmy to szczęście że kilka na które odeszło na emeryturę. I bardzo dobrze będą osoby nowe zatrudnione w tym miejscu, więc myślę, że to będzie funkcjonowało, ale to wszystko zależy od Pana Prezesa. Powiem Państwu także, że jeżeli, no, jeżeli prezes y, jest osobą, która będzie odpowiedzialna za finanse przed Państwem przed mną, więc myślę, że będzie robił wszystko, aby aby wykazać, że ta spółka rzeczywiście miała miejsce powołania i że przynosi jakieś zyski czy, czy korzyści dla imienia. A ja mówię, że dla mnie, dla mnie i dla Państwa ta sama ogólna wyznaczenie, jeżeli zaoszczędzimy 100-200 tysięcy na y, tym, że dołożymy do spółki, to dla mnie to jest bardzo dużo, przy, przy założeniu, że budżet y, ciężko jest spiąć, bo w granicach tam 600-700 tysięcy, 200 tysięcy 100 tysięcy to jest Płat własny na jakąś pieniądze, na to, na to, kiedy to nawet, bo podejrzewam, że te, te wcześniej czy później będziemy musieli zaciągać i długoterminowo tak przede wszystkim, tak jak się teraz zaleca, abyśmy, abyśmy wyrobili jakoś finansowo, a to nie będzie łatwa, łatwa, y, łatwa dodam, ta sytuacja, bo no, w perspektywie kilku lat, drodzy Państwo, no dochody gminy nie przewiduje, żeby wzrastały, nie przewiduję, żeby będą z nikogo wręcz y, uważam, że będą spadały wynagrodzenia będą rosły, więc ym, jeżeli wykonamy jak najwięcej inwestycji w tym krótkim czasie, w ciągu dwóch, trzech lat, czyli, czyli te naj, najdroższe inwestycje, myślę, że było droga, tu i sani, to później będziemy ym, praktycznie mieli tylko, tylko problem utrzymać to wszystko. Więc to będzie dużo prostsze i łatwiejsze. Ym, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to musimy to wszystko wykorzystać, na ile jest możliwe. A w przyszłości, w przyszłości państwa następcy, czy Unia następna będzie na, na pewno dużo łatwiej, bo wszyscy nie będą takiej mm. drogi wykonywać. Um, co jeszcze tutaj państwo zastanawiam się nad tym, którzy jesteśmy programami, um, nad modernizacją oczyszczalni, oczyszczalni w Siemiącach. I powiem państwu, że no, patrzę na to, na to tak troszeczkę sceptycznie, gdyż y, modernizacja oczyszczalni w Siemiącach to mniej więcej plus minus koszt około 3-4 milionów złotych, więc nie wiem, czy, czy będziemy to w porzeczaniu modernizować. Yy, Przygotowuje taką yy, yy, analizę, analizę, a teraz poprosiłem, poprosiłem jednego, jednego yy, pana analizę i kosztorys wykonania przyłączenia kanalizacji z, yy, terenu Gokląskiego do dziewięcia. To było takie właśnie związane z tego względu, że praktyczyszczania stwierdziłem, że to bardzo zdajemne oczyszczalnie ustawówka. Nie jest nawet obciążona w 50%, więc powiedziałem, część to mogła mogła przejąć, tylko kwestia dlatego, jakie to będą koszty i jak to technicznie. Wiem, to okazuje się, że nie jest takie proste, bo siemiątki są w drugim gminy. I, I to troszeczkę się wiąże tam ze skomplikowanymi przerostami, pewnie przebudową, ale zobaczymy. I, i drodzy Państwo, no byśmy musieli przystąpić, a będziemy musieli przystąpić do modernizacji tej, tej oczyszczalni. Chciałbym już mieć taką analizę przygotowaną i przedstawić Państwu i ewentualnie poprosić o, o zaciągnięcie kredytu, bo, bo jeżeli, jeżeli byśmy zaciągnęli kredyt, to jesteśmy w stanie zrobić, a i tak będziemy musieli zaciągnąć na modernizację, bo ta oczyszczalnia jest generalnie w opłachanym stanie, generalnie w opłachanym stanie, jeszcze parametry jakoś tam yy, tak powiem, wiążemy jeszcze to w miarę wychodzi, ale no, zmiana będzie coraz gorzej, coraz gorzej tam nam trzeba było zbudować te aktory. To jest takie, takie, takie proste też, a w perspektywie dziesięć lat nrów, bo nas czekała modernizacja, więc, więc yy, myślę, że, że do tego podejdziemy w przyszłości. To już nie bardzo yy, chciałbym ten temat już zamknąć, tym bardziej, w, w, w linii usytuowania kanalizacji była miejscowość Rzeszynek i Rzeszyn, gdzie mogli te osoby i mieszkańców przyłączyć do, do, do kanalizacji też. A to jest też y, dodatkowy dochód, jeżeli chodzi o kanalizację dla, dla spółki, z tego względu, że no, mieszkańcy zawsze opłacają już kanalizację, a tak generalnie te szamba są, jakie są i nie wiadomo, kto się wszystko podziewa, więc myślę, a słyszę głosy mieszkańców właśnie z tej miejscowości, że bardzo gęte przyłączyliby się do kanalizacji. Także myślę, że y, w tego roku, albo w przyszłym roku, przedstawię przed Państwu tą perspektywę ewentualnie tą analizę, jak to będzie wyglądało i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Będziemy wiedzieć, jak finanse wyglądają. No będę, będę próbował pozyskać jakieś środki zewnętrzne, jeżeli będzie to możliwe, jeżeli będzie to możliwe, ale ja z Twojej strony mogę wiedzieć, że będę pukał i, i próbował coś, co się załatwił w tej kwestii, jeżeli chodzi o pieniądze. Pani może to tyle. Proszę bardzo, Pani Halina. Pani chciała, tak, w tej materii? Pani Grażynka? Nie, ja nie, w tej materii nie. Ja w, w sprawie ustawy o dostępności chciałam nie. Państwa poinformować. Mogę? Proszę bardzo. Chciałam Państwa poinformować, że no musimy przystąpić do realizacji tej ustawy. Już na początku na komisjach mówiłam Państwu, że mieliśmy taką cichą nadzieję, że firma, która prowadzi nasz BIP się tym zajmie. Oni występowali o dofinansowanie, nie dostali tego dofinansowania, więc nie będą realizowali tego dla dotychczasowych odbiorców BIP-u bezpłatnie. My wystąpiliśmy do różnych firm o ofertę i proszę Państwa, średnio najtańszą ofertę, którą mamy, to jest 150 zł za godzinę. I mam do Państwa pytanie. Więc sesja jest to około 3 godzin razy 150 zł, no to jest około 400 zł. Musimy w BIP-ie umieszczać nagranie z, z sesji, ale mam pytanie, czy Państwo stoicie na stanowisku, że też w BIP-ie będziemy umieszczali komisje, bo jeżeli będziemy umieszczali te komisje, to też musimy dostosować te nagrania do ustawy o, o dostępności, także Państwa, jak gdyby stanowisko, co mamy robić dalej. Czy będziemy nagrywali komisję też, czy... Ale jest to, obowiązek tylko sesji. Obowiązek jest sesji, a z komisji, a z komisji musimy zrobić y, protokół pisemny, który możemy, jest zawsze do wglądu, a nie musimy z tak? komisji. Proszę. Komisję możemy, a nie musimy. Tak. ale jeśli będziemy, jeśli ją w, w, wpuścimy do BIP-u, musimy dostosować do dostępności to jest taka sama kwota, około 150 zł za godzinę. To ja tutaj zastrzegam się, że to jeszcze może ulec jakiejś tutaj zmianie, nie bo oni wymyślą, że na przykład jeszcze musimy za coś dodatkowo zapłacić, ale w tej chwili z tych ofert, które mamy, to jest najtańsza oferta, jest 150 zł za godzinę, ale są też oferty, gdzie jest 90 zł za 30 minut. Czyli byłoby 180 zł za godzinę. Więc chcielibyśmy zdać Państwa zdanie, czy rozpatrując te oferty, oferty mamy się przymierzać do publikacji zarówno sesji, jak i komisji, czy tylko sesji? Wtedy z komisji robimy tylko protokół i każdy może do niego zajrzeć. Po co? Proszę Państwa, kto jest o tym, myślę, że żebyśmy zmieszczali tylko sesję. Proszę o podniesienie ręki. A komisja kiedy będzie do wglądu? I, ta, która była do tego czasu nie, nie będzie. Nie, na przykład powiedzmy mhm. kiedy Ale to, to tylko protokół pisemny. Protokół pisemny, no, produkty, pisemny. no, no, no pracownik potrzebuje jakiś czas, żeby ten protokół zrobił. No ale to myślę, chodzi, że żeby to jest... ten protokół z komisji był przed sesją, bo tam są czasem Słowo kontra słowo i potem wychodzą niejasność. Wiecie Państwo, no na pewno będziemy starali się to zrobić, ale z góry no czekam, że może się zdarzyć, że nie. No właśnie, z czasem jest tak. A ja nie będę. Pani sekretarz, większość radnych jest abyśmy w pip umieszczali tylko sesję. Czyli umieszczamy tylko sesję, a komisję robimy w protokół do wglądu bardzo Pani Halido. Ja mam pytanie bezpośrednio do Pana Prezesa. Na jakie stanowiska będzie Pan podpisywał umowy i może Pan odpowie konkretnie co robi obecny kierowca. Ciężkie. Nie nie ciężkie Panie Radny. Może, mogę Pana zaprosić w czwartek i przy, przejedziemy się. Zobaczy Pan. Jak ma Pan takie życzenie. Obecny kierowca remontuje ten samochód co kupiliśmy do wywozu odpadów śmieci, czyli śmieciary tak zwano. O, tak jak Pan Wójt powiedział, stan, tech, stan techniczny jest w dobrym stanie, bo ten samochód był użytkowany, tylko chcieliśmy poprawić może troszkę estetykę, nie, nie tyle estetykę, ale od spodu, spód i zabudowę, bo była już troszkę zadrzewniała, żeby ten samochód nam posłużył nie rok czy tam pół roku, tylko parę lat i żeby też wizualnie ładniej wyglądał. Dodam do tyle, że firmy zewnętrzne chciały za, takie, za taką usługę około 20-30 tysięcy, Czyli ten samochód już by był dużo droższy, nas wyniesie no, pracownik, koszty pracownika i gdzieś około 5 tysięcy materiały do, do tego, czyli tam farby, nie farby, piaskowanie tego samochodu. Wcześniej jak nie było samochodu pracownik pracował na terenie przoku przy pójcie przeładunkowej, która ta płyta już powinna być dawno, ale no nie było teraz y, spadł obowiązek na nas i w swoim zakresie robimy, żeby to było taniej. Na no, jakie stanowiska będzie pan podpisywał umowy? No na pewno kierowca, ale obecnych pracowników, czy? Nie, nie, no bo pan wójt mówił, że będzie pan podpisywał w umowy z pracownikami i czy to będzie nie wiem, księgowy, czy to będzie, no. nie wiem kogo tam pan potrzebuje. Chciałabym wiedzieć, bo to jest też swoista rodzaj reklamy dla pana, że może ktoś usłyszy, że potrzebuje pan takie stanowiska, może pan ktoś się zgłosi też. A na, my dzień, na dzień mieli... dzisiejszy nasz radca spółki jeszcze przegląda, jak to ma wyglądać dokładnie od strony prawnej. Nie, nie słyszę. Na dzień dzisiejszy radca spółki patrzy w dokumenty, Prawach, jak to ma być od strony prawnej dokładnie, żebyśmy jakiegoś błędu nie popełnili. I jak będziemy coś umowy... więcej wiedzieć, to dam Pani znać. Chodzi o umowy z obecnymi pracownikami, tak? tak? A czy Pan nie uważa, że grudzień to trochę późno? To znaczy... No... zmieni Pan warunki pracy i płacy ludziom? To znaczy no warunków pracy nie będą, no będą pracować w tym samym zakładzie, co pracują, a tak jak Pan Wójt powiedział, pensja na pewno nie będzie niższa, wręcz niektóre osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie czynności będą miały troszkę podwyższoną wypłatę. Nagrodzenie. No powinny mieć dużo podwyższoną, jeśli się wliczy 13. Tak, wliczają wychodzi średnia większa. Pan Wójt tłumaczył, że wszystko z trzynastkami, z dodatkowymi wynagrodzeniami, jakieś, bo nie było mnie w 2019, średnia roczna, trzynastki, dodatki, jakieś, to będzie wszystko wliczone, wliczone w, w pensję. Hmm? Czyli to będzie taka podstawa? Hmm. Czyli, tak, taka podstawa. Dziękuję. Ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, punkt 17 mamy również zrealizowane odpowiedzi na zapytania, przechodzimy do punktu 18, zakończenie sesji, a więc zamykam 26 sesję Rady Gminy. Dziękuję za